i w Jego imię dla naszych bliźnich. Co możemy jeszcze ofiarować? Pamiętajmy, że wielkość cudu jest zależna nie tylko od naszej wiary, ale także od naszej ofiary. Słudze w kanie galilejskiej mogli przecież napełnić stągwie do połowy, a nie po brzegi. I nie sześć, a tylko jedną. Tyle, ile oddamy Jezusowi, tyle On pobłogosławi i przemieni. Bądźmy hojni i oddajmy Jezusowi wszystko, a otrzymamy stokroć więcej, a nadto życie wieczne w niebie.